takie coś na działce znalazł. może wy żeby... Mirki wiecie co to jest waga 538 gram o przy pudełku zapalek, zapałek to ma taką wielkość żeby nie było zapałek. Struktura od góry chropowata. Bardzo ostre to jest. Nie reaguje na magnes. Magnes, magnes. Mam N52. Może wiecie, Mirki, co to jest? co do kwestii objętościowej czyli możemy wyliczyć w sumie kwestię gęstości nie ciekawe czy ta waga dobrze działa nie no w sumie tak bo jeszcze mamy opakowanie więc to jest 0,8 litra wody plus 120, chyba 9 gram to będzie waga tego pojemniczka. Teraz zobaczmy jak to się zmieni. I wyślono ponad litr. Litr z kawałkiem. 3 litry. litr. Widać. Więc tutaj gęsto się by było, trzeba policzyć. Teraz najlepiej linijkę przełożyć albo sobie zeskalować. chociażby na kąpie. A moje paluchy są zajebiste. Próbowałem to wziąć Może kamień jakiś ale dziwnie przetupiony Próbowałem to wziąć tym gdzie szczotem Bardzo ciężko to ciąć Muszę zaraz to obmyć szczotką no ostatnim razem próbowałem mieć to paluchy mi cięło jak żyletka. Muszę wiedzieć, co to jest, albo gdzie to dać do badania, albo sobie odpuścić.